Proszę Państwa, dawno już mieliśmy tutaj przyjechać na Politechnikę Opolską, która ma wiele sukcesów i wiele planów również na... Na przyszłość i w tych planach partycypujemy chcemy partycypować. Za chwilkę symboliczny czek na ręce Pana Rektora o wartości blisko 6 milionów złotych, w tym znacząca, zasadnicza część tych środków na doktoraty wdrożeniowe, które tutaj rzeczywiście znakomicie funkcjonują i to jest to świetne połączenie nauki, przemysłu, i jednocześnie rozwoju naukowego, czego gratuluję Politechnice Opolskiej, ale też część na termomodernizację, inwestycje w Politechnice Opolskiej są niezwykle ważne, ale też czekają nas tutaj inwestycje jeszcze większe, bo mamy Wydział Inżynierii Przemysłu logistyki. i Logistyki, który wymaga remontu, takiego pilnego. Wiemy o tym już od dłuższego czasu, również po rozmowie z naszymi parlamentarzystami i mam nadzieję, że w tym roku uda się rozpocząć tę inwestycję po to, żeby w kolejnych latach ją, ją kontynuować. A chcemy to robić również dlatego, że Politechnika Polska ma wiele do zaoferowania całej Polsce i nie tylko Polsce. Nowe kierunki studiów, na które za chwilkę wyrażę zgodę, sport i bezpieczeństwo wpisują się doskonale doskonale się wpisują w tę sytuację, którą obserwujemy dziś jak nigdy wcześniej. Wiemy, że Bezpieczeństwo to rzecz, o którą musimy się troszczyć również właśnie na tym, gruncie, na tym gruncie naukowym i uniwersyteckim, na gruncie Politechniki. No a sport zawsze jest potrzebny, więc, więc gratuluję Panu Rektorowi tego kierunku, który już od 1 października będzie mógł, być, będzie mógł być uruchomiony. Świetnie działa również tutaj Centrum Metrologii Przemysłowej. To jest rzecz, na którą stawiamy. W ostatnich miesiącach specjalny program ministra po to, żeby zjednoczyć polskich metrologów, a dzisiaj proszę Państwa nie ma nic bez pomiaru. Wszystko jest dzięki pomiarom i to takim niezwykle precyzyjnym. Wszystko co widzimy również pod względem militarnym. Niestety dużo tych obrazków widzimy w ostatnim czasie, ale to wszystko też jest kwestia metrologii, pewnych obliczeń, ale takich skomplikowanych i szczegółowych. I polska metrologia musi rzeczywiście się zjednoczyć. Mamy wielu naukowców, w tym również tutaj właśnie w Opolu, czego gratuluję, którzy mogą rozwijać tę Tę bardzo ważną dziedzinę, dziedzinę nauki. Panie rektorze, proszę zatem przyjąć ten, ten, ten skromny czek. I niech to będzie również zapowiedź kolejnych inwestycji w Politechnice bardzo serdecznie Politechnice Opolskiej. Wykorzystamy to na pewno skutecznie i dziękujemy za docenienie naszych wysiłków. Bardzo dziękuję serdecznie. bardzo. Jeszcze jest taki skromny dyplom dla pana rektora. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam? Ja będę, może.